No i to właściwie tyle. Dosyć tego gadania po próżnicy. Pora się obierać ziemniaczka. Zapraszam. Nie wiem jak wy, ale ja jestem przeszczęśliwy, że ten dzień już nadszedł. Dzisiaj pokażę wam jak szlifuje Bursztyr, który wybraliście stosunkiem głosów 23 do 8 na filmie, który Bursztyr wybrać pod szlif do którego gdzieś tutaj pojawi się zaraz odnośnik. Tam na tamtym filmie dokładnie ten bursztyn opisany, więc dzisiaj się już nie będę na tym skupiał. Wiadomość dobra jest taka, że dla tych osób, które zdecydowały się na to, żebym szlifował bursztyn numer 2, będzie szlifowany w drugiej kolejności. Też nagram z tego film, więc spokojnie uzbrójcie się w cierpliwość, ale na pewno doczekacie się i tamtego bursztynu. <śmiech> Co tutaj więcej mogę dodać? Podstawową chorobą szlifierzy kamieni szlachetnych jest ulica płuc. Bierze ją stąd, że niewystarczającą ilość wody używają podczas procesu szlifowania. Generalnie wszystkie kamienie szlif szlachetne szlifuje się yy, używając albo wody, albo oleju. Nikt nie podchodzi do tego tematu na sucho. Nie każdy pył tak jest tak zdrowy jak bursztynowy, niektóre zawierają metale ciężkie, niektóre zawierają różne inne paskudstwa. A wystarczy woda, żeby ten pył nie przedostawał się do środowiska, w którym oddychamy. Kolejna sprawa jest taka, że będę próbował kilku metod, i będę posługiwał się na początku, czyli w pierwszym etapie przy zdzieleniu kory, taką było to mini wiertarką modelarską, zwał jak zwał. Istotne jest, żeby mieć wąż, który przenosi obroty i dzięki temu nie musimy tego trzymać w ręku, bo przez ciężar tego całego urządzenia i drgania tracimy precyzję, a ona będzie bardzo istotna. Na końcu mam zamontowany diamentowy frez i tym frezem będę się posługiwał. Dla mnie to jest najdelikatniejsza forma dobierania się, a dlaczego tak delikatnie? Dlatego, że tutaj mogą się kryć gdzieś w każdym z tych bursztynów jakieś inkluzje, bardzo ciekawe i jeżeli będziecie używać bardziej drastycznych metod, to może się okazać, że połowa muszki, mrówki albo pajączka zostanie starta, zanim się zorientujecie, że tam w środku coś czeka. No i mi się kilka razy zdarzyła taka przyjemność i od tamtej pory postanowiłem robić to bardzo delikatnie, bo inkluzje bywają cenne. A pół inkluzji zdecydowanie nie kosztuje pół tego, co kosztuje cała inkluzja, więc, więc lepiej uważać na to, jak, jak się tą korę obiera i stosować mniej drastyczne metody. To trwa trochę dłużej, ale pozwala zaoszczędzić więcej pieniędzy w ostatecznym rozrachunku. Ostatnia rzecz, zanim przejdziemy do szlifowania w moim bardzo niewyszukanym warsztacie, czyli w łazience, bo tam się będziemy skupiać na zdzieraniu kory to jest sposób trzymania tego narzędzia. Jeżeli nie używacie okularów ochronnych, czy nawet jeśli używacie, musicie pamiętać o tym, że ze względu na to, że ono wygląda na bardzo niegroźne, to jednakowoż prędkość obrotów jest tutaj mierzona w tysiącach obrotów na minutę. I jeżeli cokolwiek odpryśnie prosto w oko, a tendencja jest taka, żeby patrzeć yy, zawsze kusi, żeby patrzeć pod szlif tutaj i widzieć dokładnie, co się ze, szlif, ze fowy buje, yy, to możesz to skończyć utratą tego oka i to jest druga z przypadłości szlifierzy kamieni szlachetnych, którzy byli zbyt ciekawcy i zbyt blisko podstawiali oczy po jakiekolwiek narzędzia obrabiające te kamienie, to, to brak o, o, oka na no, ogół jednego bo już potem mądrzeją. Więc na to metoda jest taka, że niestety trzeba patrzeć z boku. Nigdy, nigdy nie, nie, nie podstawiamy oczu na osi pracy tego narzędzia, na, na osi tej, tego obrotu. Dlatego, że cokolwiek tutaj może odprysnąć, cokolwiek tam spod tej maszyny wyskoczy, gdzieś tutaj sobie poleci na bok i to będzie absolutnie niegraźne. A zawsze możemy po przeszlifowaniu obejrzeć co tam się dzieje dalej. No, Bo to właściwie na początek tyle. Nie ma co tutaj gadać po próżnicy. Myślę, że pora przenieść się do warsztatu. I zacząć pracę. To co? Idziemy obierać ziemniaczka? Zapraszam. Żeby nie przymudzać. Przyspieszymy sobie cały proces, żebyście w miarę szybko mogli zobaczyć, jak obieram tego ziemniaczka. A bez przyspieszenia to będzie trwało pewnie z godziny, czy tam półtorej. Zobaczymy. Będziemy pracować nad taką miseczką z wodą. Jest to zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż praca nad. Twardym zlewem, bo bursztyny są delikatne i jeżeli Wam wyleci z rąk z jakiegoś powodu bursztyn, może się to skończyć bez takiej miseczki tym, że się obtłucza, kawałek odpadnie gdzieś coś pęknie, a misko jest na tyle miękka i woda to jeszcze amortyzuje dodatkowo, więc w momencie, w którym taki bursztyn wpadnie wam do wody tutaj czy tam, no, taki miski, to nic mu nie będzie, więc dodatkowo zabezpieczacie po prostu w ten sposób przed jakimikolwiek uszkodzeniami. Przepołączenie nie sprawdza się w żadnych sytuacjach, dlatego taka mini-wiertarka, która jest na 20 V powinna być na przedłużeniu, które spowoduje, że nie będzie nam w żaden sposób wchodzić w reakcję jedno z drugim. Próbowanie używania takiej mini-wiertarki bezpośrednio bez tego przedłużenia może się skończyć tym, że w najlepszym wypadku spawicie sprzęt, w najgorszym wypadku zostawić porażeni prądem. raz trafiła taka przyjemność, że zostałem porażony, poza tym, że bardzo dobrze widziałem w ciemności, co to, to było to bardzo nieprzyjemne. Więc jeżeli używacie takich sprzętów na 220 V, to absolutnie one powinny być w miejscu, które jest suche, a tam, gdzie pracujecie na mokro, prąd w ogóle nie powinien dochodzić. My family. zobaczyć po raz pierwszy, co nam się udało osiągnąć. Jeszcze dużo pracy przed nami. Wszystkie te spękania z wierzchą musimy usunąć, więc to jeszcze potrwa. Ale już ponownie widać, że tutaj nam się pięknie szykuje. Jedna giełka z tej strony, jakaś bardzo fajna przestrzeń po środku. Mam nadzieję, że tu jeszcze jakieś ciekawości się pojawią. I druga giełka bardzo piękna z drugiej strony. Po malutku zaczyna ten bursztyn nam wychodzić na wierzch. Bardzo to fajnie będzie wyglądać. No, ciekaw jestem. Bardzo jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. No, lecimy dalej z tym szlifem. Jak widzicie, ta woda się zrobiła, taka żółta, mętna. Nie wlewajcie tej wody, to jest doskonały nawóz do kwiatów. To jest starty bursztyn, tak naprawdę starta ta kora, dlatego ten płyn jest żółty. Gdybyśmy używali bursztynu czystego, gdybyśmy ścierali bursztyn już, już czysty, to ten tłum byłby biały i więcej tego pyłu w środku by było, tym bardziej zamieniało się to w konsystencję bardziej mleka niż wody. I Wtedy można by to było próbować używać jakichś celów medycznych, natomiast ten skory, przynajmniej po, po, po tym jak kurpie używali bursztynu, może być zanieczyszczony, dlatego do kwiatów jako nawóz idealny. Ja tym od dwóch lat podlewam pomidory i te pomidory owocują jak głupie, a kwiaty kwitną po prostu niesamowicie na balkonie, więc nie, nie wylewajcie tego, to jest bardzo fajna rzecz, doskonale się sprawdza jako nawóz do kwiatów. Kolejna godzinka minęła Zobaczymy sobie co nam tutaj wychodzi Po malutku już docieramy do momentu Kiedy koło ma czyli to To jeszcze tutaj widzicie w postaci spękań Zaczyna już być w całości zdarta No ale to jeszcze kawałek tej pracy przed nami Teraz będziemy już musieli troszeczkę więcej uważać Teraz troszeczkę więcej trzeba będzie już delikatniej pracować. Udało się zachować część tego koloru. On troszeczkę bardziej będzie wpadał w czerwień niż wcześniej. Dlatego, że bursztyn sam w sobie, no tak jest przezroczysty, to jest żółty, więc on tą rubinowość będzie lekko gasił. Ale na razie wychodzi na to, że tą czerwę nie da się zachować. To będzie super piękne, że pomiędzy tymi dwoma chmurkami, po dwóch końcach, będziemy mieli bardzo piękne czerwone tło. Też już widzę. Nie wiem, czy mi się to uda, to mam teraz tutaj pokazać. Że te zamglania gdzieś tutaj jeszcze ścielą się po dnie, dodatkowo oddając takiego niesamowitego, nocnego jakiegoś klimatu. I w się zaczyna robić przestrzeń, jak jakaś taka mgła ścieląca się nocą po polu. w Jakimś takim marsjańskim polu, bo to czerwone tło, myślę, że będzie no, tutaj bardzo ciekawie grać. Tam będzie bardzo piękny pejzażowy kamień. Zastanawiam się jeszcze nad starciem kory z tej strony. To powinno nam pozwolić bardzo fajnie zajrzeć pod tą chmurkę od tej strony. To też będzie bardzo fajny widok. No to co, Podejrzymy to się do roboty. Myślałem, że spędzę półtorej godziny, już się dwie, i pewnie jeszcze <grym> dwie posiedze. Tak to jest z tym planowaniem. W moim przypadku przynajmniej zawsze mi się wydaje, że zrobię szybciej niż potem. Ale, ale cierpliwie, spokojnie robić powoli, nigdzie się nie śpieszyć, poprawić jest potem bardzo ciężko tutaj nie ma CTRL Z, to jest praca na żywym materiale, jak już coś rozrzedz zatrzesz to już potem nie dokleisz, więc lepiej spokojnie i powoli też bardzo lubię robić sobie odpoczynki w trakcie szlifowania przespać następnego dnia, spojrzeć jeszcze raz na kamień. To pomaga mieć jakieś tam świeże spojrzenie na całość przychodzącego pomysły do głowy, mi przynajmniej Jakieś rozwiązania się pojawiają, o których wcześniej nie pomyślał, więc też radzę nie, nie, nie śpieszyć się, nie pracować na akord, tylko zrobić trochę, odpocząć, zrobić sobie kawkę, herbatkę, usiąść z tym kamieniem, pooglądać go pod światłem, pomyśleć, może się okazać, że to jest znacznie przygotowane już na szybko. Przyjemniejszy ten widok, trzeba przyznać. Bardzo ładny jest darta kara. I dotarliśmy do takiego momentu, że właściwie już zostało tylko zmatowienie tego kamienia, żeby zobaczyć, czy na pewno wszędzie równo udało nam się zdjąć, ale wychodzi na to, że prawie we wszystkich miejscach jest już tak jakbym chciał, chciał, poza tutaj taką drobną dziurką, ale zobaczymy, na razie ją zostawimy tak, jeżeli będzie zdobiła to zostanie, jak nie to zostanie usunięta, ale to już w następnym etapie a teraz możemy spokojnie zmatowić ten bursztyn, bo teraz jest właściwie prawie przezroczysty, oczywiście tutaj, no ile woda nam może pokazać, no to już widać jak to jest w środku, widać jak wygląda powierzchnia, powierzchnia wygląda bardzo elegancko także bierzemy się w Ostatniej fazie, już w tym momencie, do zmatowienia, i potem będziemy przechodzić na papier. jeszcze teraz nie widać. Ja to z bliska widzę lepiej. No, ale te zamkolenia się bardzo pięknie układają. Nie są jakieś jednolite. Bardziej wygląda jak wad cukrowa w środku, niż jakaś jednolita taka kulka. Matowa. Bardzo pięknie bardzo zafascynowany, czekar co tu się wydarzy To na technika prowadzenia tego frezu, ale po zmontowaniu widać lepiej czy powierzchnia już czy jest czysta, czy wymaga jeszcze, czy jeszcze jakieś przebarwienia i wymaga dalszej pracy. Tutaj jeszcze trochę przebarwień nie jest, ale one mogą się dać zatrzeć spokojnie podczas kształtowania i to jestem skłonny zaryskować i wziąć się za papier i zobaczyć po użyciu papieru. Z tego wyjdzie i tak jeszcze troszkę tego bursztynu zostanie starte. A wcale nie jest powiedziane, że nie więcej niż troszkę, bo wcale nie jestem przekonany, czy to jest ostatecznie kształt, w którym chciałbym go widzieć. Ale zanim taką decyzję podejmę, to muszę go zobaczyć w środku. 240-220 to jest papier, którym będziemy zaczynać. Oczywiście dalej pracujemy w środowisku wodnym i używamy papierów wodnych. który tutaj mógł, żeby nie szlifować tego kamienia, bo może stracić swoje właściwości to myślałem jakiś czas i muszę przyznać, że ja trochę myślę o, o tym, że szlifierze kamieni szlachetnych są troszeczkę jak stroiciele fortepianów to taki stary bardzo zawód, już właściwie dzisiaj spotykany. natomiast w tym kamieniu siedzi jakaś dusza, w tym kamieniu siedzą jakieś dźwięki, jakaś muzyka tak jak w takim fortepianie, tylko tak jak ten fortepian jest rozstrojony, niedostrojony To jest bardzo duża tortura dla uszu, słuchanie Nawet najpiękniejszych kawałków granych na takim instrumencie I ja tak sobie myślę, że taki szlifierz kamieni to właśnie tak dostraja je Lubię, lubię ja sobie myśleć jako o takim właśnie człowieku, który dostraja te kamienie, żeby te akordy brzmiały czysto i żeby tak naprawdę były miodem na uszy. Aczkolwiek czy mi się uda to zrobić do końca? Nie wiem, tak naprawdę będę w stanie wam powiedzieć dopiero, jak się z tym kamieniem już po oszlifowaniu prześpię parę nocy, bym wiedział jaki efekt tak naprawdę udało mi się osiągnąć. Po przetarciu papierem okazuje się, że prawie nam się udało pozbyć wszystkich przebarwień. bo mam zaczyna być widać co tu się dzieje w środeczku, a w środeczku dzieją się naprawdę ciekawe rzeczy. Pokażę Wam to zaraz dokładniej, bo jest znacznie lepszy sposób niż używanie wody do tego, na razie tylko sprawdzamy powierzchnię, czy wystarczająco dobrze została przygotowana do dalszych etapów, bez sensu byłoby zawracać, aż ciekawe, że te chmurki są prawie białe. Bursztyn jest w ogóle bardzo jasny. Już mi się trafił z tych okolic podobny bursztyn. Tak jak z Piotrem żeśmy mówili, stąd w ogóle nazwa szklak się wzięła, że te bursztyny były nie tyle przezroczyste, co pozbawione dodatkowo jeszcze koloru. Zresztą te odcienie żółci w tych bursztynach są bardzo różne, co mi pozwala zaryzykować stwierdzenie, że być może to wcale nie było jedno drzewo, z którego ta żywica wyciekała, tylko te drzewa mogły być różne. Te bursztyny też bardzo różnie potrafią pachnieć, chociaż wszystkie oczywiście żywicznie. To jednak w tej żywiczności bardzo różne noty można wyczuwać. Od takich kwiatowych prawie, po takie ciężkie kadzidlane. Dobra, a teraz Wam pokażę co zrobić, żeby naprawdę zobaczyć dokładnie co jest w środku. No, ale to już w zupełnie innych okolicznościach. Nie musimy dalej siedzieć w łazience. Właściwie praca w łazience jest skończona. Okej, okay, co potrafi woda w kwestii przezroczystości powierzchni to już widzieliście, teraz pokażę wam sztuczkę magiczkę starych mistrzów szlifierskich, jeszcze z czasów średniowiecza albo i wcześniejszą, którzy używali do tego, żeby zajrzeć w głąb kryształu kamienia surowego, który planowali szlifować, żeby zobaczyć czy nie ma tam żadnych skas, albo ukrytych pęknięć, których nie było widać przez matową powierzchnię zewnętrzną oleju. Powinienem teraz pewnie powiedzieć jakieś tutaj wzniosłe słowa, że tylko olej z pierwszego złożenia albo z jakiś nie wiadomo jaki, magiczny, mineralny, ale nie. prawda jest taka, że każdy olej ma tak niesamowicie lepszy indeks refrakcyjny niż woda, że nada się jakikolwiek. Ja szczerze mówiąc podkradam żonie zwykły olej do smażenia i to absolutnie wystarczy. Okej, okay, ale wszystko jedno jaki. Wystarczy parę kropel. Ja mam tutaj w korku tak naprawdę od butelki. Będę nakładał palcem. Nie trzeba wcale żadnych wyszukanych sprzętów. No to zaczynamy. Zobaczcie zaraz. Jaka jest różnica przezroczystości tego wszystkiego? Tak naprawdę efekt jest taki. Jak mniej więcej będzie po szlifowaniu. robi się całkowicie przezroczysta. tutaj widać jeszcze jest nieposmarowany olejem. O, zobaczcie. Teraz. Jak dokładnie widać, co to się będzie działo. W stosunku do tego, gdzie tu macie jeszcze kawałek nieposmarowany. Wszystkie szczegóły są idealnie widoczne już w tej chwili. Dobra. To dalej. Kolejny bursztyn, który mi przypomina jakąś znajomą rybkę z kreskówki. Mam wrażenie, że zaczynam w nim widzieć, ale może to tylko moja chora wyobraźnia. Ślicznie. No, naprawdę śliczny. No to jest pierwszy raz kiedy widzę jaki efekt nas czeka. No, co to się dokładnie dzieje w środku w tym kamieniu. Po raz pierwszy tak samo jak wyglądam, Tak jak mówię jeżeli chodzi o kształt jeszcze będę decydował. Natomiast teraz już tajemnica przestała być tajemnicą. Teraz możecie już zobaczyć dokładnie jak to będzie wyglądać. O, boskie te chmurki. To jest bardzo fajny moment. Raz pierwszy dokładnie zobaczyć, co, co, no, czego można spodziewać, czego można oczekiwać. o, o, o, o, o, o, o. Widzicie, widzicie, co tu się dzieje? Super, no, naprawdę przepięknie się będzie prezentować. Wszystko. Już nie mogę doczekać, a to jeszcze tyle dni pracy przede mną. Dobre ćwiczenie na cierpliwość. Te kolejne etapy i ta korę została czerwona, udało się zachować, ona będzie bez świata, jak widzicie, w usztyn będzie, będzie taki ciemny. O, jak tylko dostanie trochę światła, to się zrobi taki czerwony. Jak brokat tam się będzie od to wszystko pięknie świecić i te dwie dodatkowe chmurki tutaj. Bardzo piękny efekt. Jak wam się podoba, to oczywiście możecie zostawić jakąś łapkę w górę albo, albo coś. No. Pamiętajcie tylko jeszcze jednej rzeczy, że bursztyn się rozpuszcza w tłuszczach, więc nie zostawiajcie tego oleju na tym bursztynie. Trzeba go zmyć, tylko mydłem wystarczy oczywiście, czy pamiętam do naczyń. ale zmyć ten tłuszcz, bo jak zostawicie tą powierzchnię na nim tłustą, to ona zacznie reagować bezpośrednio z bursztynem i po kilku dniach stworzy taką lepką powłokę, która już będzie nie do odmycia. No dobrze, na no dzisiaj to wszystko. Dzięki, że zostaliście do końca. Ja lecę szybko być a w przyszłym tygodniu w następnym odcinku. Pokażę Wam już finalny efekt i wszystkie poszczególne etapy, jakie musiałem przejść, żeby do tego doprowadzić. Trzymajcie się, do zobaczenia.